Z rodzicami to straszna loda, ale w sumie nie było tak źle. A jak tam twoje wakacje? Moje wakacje? Stary, miałem najlepsze wakacje w moim życiu, zaraz wam wszystko opowiem. Długa podróż, ale przynajmniej poznałem zajebistych ludzi w trasie. Cześć chłopaki, mogę? Skąd jedziecie? Z Kujaw. A ja z Warszawy. Wiesz co, to nie ma miejsca. Wyjazd. Co noc melanże. Stań powiedz nie jesteś sam i nigdy więcej już nikt nie powie wstępie miłości, nie Ja jestem panią mych snów. Polecam wam długie spacery. Czuję się o wiele zdrowszy. Strzaskałem się na tej plaży. Patrzcie jaki heban. 10 minut prostu. Ojądałem z rodzicami filmy na nowiutkiej plaźmie 40 cali. <laughs> 40 cali? Ja miałem 50 tylko dla siebie. No, nie ma zasięgu. Telewizor nie działa. Zaraz będę musiał wyjść na zewnątrz. Nie uwierzycie kogo miałem w hotelu. Abstrahuję. Nie. Mm. Melanżowaliśmy non stop. Siema chłopaki. Mogę sobie zrobić zdjęcie? Nie ma problemu yy, idziemy dziś wieczorem na imprezę? Nie, wiesz to niedługo mamy pociąg, ale baw się dobrze, na razie Dobra, dzięki, na razie Dzień dobry, są puszki zapstrachuje? Proszę Moi kumple Na wyjeździe same śliczne panny Zresztą, zobaczcie te nogi Reszta też zajebista wow. Skumplowałem się ze starszymi Reszta to same lamusy O, młody, idź po piłkę! <grystanie> Jasne, stary! Mam. W końcu się oderwałem od codziennych obowiązków. Halo, mamo. Wracasz wcześniej. Nie mamy z kim zostawić Jorka, a lecimy z ojcem na Majorka. Ale ja nie chcę! Chciałeś psa? To teraz masz gówniarzu. Wracaj do domu bez dyskusji. No dobrze. Mm. Miałem szwedzki stół, jadłem ile <grymne> chciałem. <grymne> Z rana kawa na tarasie, sielanka. A, nic tak nie nastraja na dobry dzień jak zapal grilla, nie kolego? Zrobiliśmy sobie piknik na plaży. Kozak. Mm. Ej, chłopaki! Co? Zęby cię swędzą? Nie, no, nie. Woda cieplutka. Super. Cała plaża dla mnie. Jedzenie było. Przepysne. No panie czarku, salmonella w XXI wieku. Kacha, chodź na chwilę musisz to zobaczyć. Wreszcie się wyspałem za wszystkie czasy. <słuch> musi pan tak wiercić. Teraz się pan trochę pomęczysz, ale za tydzień będziesz miał pan piękną altankę. Za tydzień trzeba będę w domu. No, a jak tam forma na wakacjach? <słuch> Wakacje wakacjami, ale forma musi być. Oh! Dobra, już trudno. Ścigałem się na skuterach wodnych. Patrzcie. To ile za godzinę? 100. 100. A rowerek? 15. Dobra. Już. Wróciłem mega wypoczęty. 15. 16. 15. 15. 15. Plaża zajebista, patrzcie. Wow, wow kozak. Koza. Fuck, nie zrobiłem zdjęcia na plaży. Chociaż. I zrobione. Stary, te twoje wakacje naprawdę były najlepsze. Wiadomo.